Nie do wiary Pewnie koza tam stanęła Zatknę w prawo, w lewo wzięła Zarobiła za to złotę Na kolejne ma ochotę Nie przystaje, o nie mogę Mało czasu mam na drogę I mean Krokodyle tyle misiaki chęć, robią to dla chęć, A mnie chęć, co przed nami Często skąseń i zakręty Gdzie tankują tam przykręty Mimo wszystko rady daje Jak machają To przystaje Ciężkiem szybciej jest szofera bo trasa poniewiera Ciągłe drogi z wybojami Nie wiadomo co przed nami Często Wszystkie